Jedzę w kacie i nagrywam to był Ściedzę w kacie, no i robię te odcinki Tekst na kolanie, proste i Tokyo Tokio ten z nudów przekminki. Zakaz wychodzenia koty w sumie to pasuje I tak nie wychodzą, no bo w kacie sobie hezkasuję Obez odpalam, muzyka na full, Po kacie hejlę salasje, latam jak ról Igram sobie w gierki, no i mam z tego bez Zamawiam Uber, pizza i zamknięte, trzeba sobie radzić Najpierw masa, potem rzeźba głupaki Dominuje chusta, mydziasa, no i what's Dawajcie, może być albo oldscore Sprawdzam youtuba no i myślę sobie what Odpalam majka, wszystko są Co tu obejrzeć, kupuję książki Lata gram gry i nagrywam koszki Torba Gucci, nie worek z biedronki Moja wersja, czekam na was